Uff, co za ulga. Parlament wreszcie przyjął budżet siedmioletni. Długie, długie prace, mordercze, nocne negocjacje. Mamy wreszcie przyjęty przez Parlament Europejski siedmioletni budżet 2014-2020. W sumie 960 miliardów euro, z czego 106 miliardów dla Polski, czyli 440 miliardów złotych. Bardzo ważne wydarzenie. Również warunki korzystania z tych funduszy zostały polepszone. Dzięki uporowi Parlamentu Europejskiego równocześnie też w tym tygodniu przyjęliśmy pierwszą roczną część tego budżetu, czyli budżet 2014. Więcej pieniędzy na przedsiębiorczość, innowacje, konkurencyjność, również na pieniądze dla studentów, mam na myśli Erasmus i również przyjęliśmy, przyjęliśmy rozporządzenia Dotyczące i Funduszu Rozwoju Regionalnego, i Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli całe prawne przyrzędowanie, jak te pieniądze wydawać i na co te pieniądze wydawać. i Ponadto przyjęliśmy również to, co dotyczy ważnej bardzo, bardzo dla Polski sprawy, czyli infrastruktura. To jest tak zwane transeuropejskie sieci transportowe. I łącząc Europę, CEF, taki koszyk finansów na ten cel, to jest dla Polski akurat na transportową infrastrukturę 4,9, prawie 5 miliardów euro, czyli 20 miliardów złotych, czyli szansa na, na więcej autostrad, na więcej kolei dużych prędkości. To wszystko sprawia, że mamy w tej chwili szansę uruchomić te środki już poczynając od 2014 roku, zabrać się do pracy, wyciągnąć z biurek i szuflad to wszystko co jest potrzebne do programowania i oby jak najszybciej te pieniądze zaczęły do Polski płynąć. To będą trudniejsze pieniądze niż dotąd, bo one będą bardziej zorientowane na przedsiębiorczość, innowacje, technologię, wynalazczość, efektywność energetyczną, ochronę środowiska. Czyli jak gdyby pieniądze tak, ale podporządkowane celom polityki Unii Europejskiej, czyli będzie się trzeba bardziej napracować i na mozoli, żeby je wydać, ale też szansa, że z tego wyjdzie wzmocnienie polskiej gospodarki i zwiększenie szans na, na, na rozwój, na gonienie czołówki europejskiej.